Bebe, dzisiaj zaczniemy bardzo ładnie i grzeczniutko. Chodź tutaj. E, dam ci jakąś buteleczkę. W ogóle przytanę już całą grę. Tak, zebrałam wszystkie dusze. E, może coś niebezpiecznego? Może małe, bebe? Tak. Ewidentnie jest dla mnie. Siadaj. <głos> o nie! Gdzie jest Bebe? <głos> Lataj! O fuj. Wiem, która mikstura... Teraz będzie ci pasowała, czekaj. Dam ci ją. <głos> Dobra, siadaj. Nie mogę. Które to te? Nie mogę dać pić z A mogę ja wypić? Zajmuj się zbić. Przygotuj kolejny świąteczny obiad. Dobra, idź sobie stąd. Nie potrzebujemy Ciebie w naszym składzie, tak? W ogóle. Już niedługo święta są. Zgadnijcie co ja sobie kupiłem na święta. Zamówiłem sobie w Allegro. na serio. Z Allegro sobie zamówiłem. Eee, nie powiem o co jeszcze. Chodź tu! Proste. Powinieneś tam wrócić tam. Przyjść. Okej. Okay. Nie mogę. No dobra! Matko. Ale się. Nie aż nie tym... Bebe pomóż mi! Jak zawsze mi nie pomogło.. No. Przeszęte są teraz zastępte we wszystkich rozdziałach. Jej! Dobra. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z Baby Nilo, no to napiszcie, napiszcie, napiszcie. Eee, a ja obejrzę.